być, ale lubię też cień Niegładko gładko płynąć, tak będzie każdy dzień Ja mam dość prostych dróg A mój uśmiech zwala znuk. I love Super Farm Super, super, super, super farm I love super, super Farm Każdy jest inny, każdy jest super